Cześć, z tej strony Sandra z Telecube. Dziś opowiem Ci o bardzo przydatnej funkcji wirtualnej centrali, a mianowicie o kolejkowaniu. Zatem zaczynamy! Kolejkowanie jest funkcją, dzięki której dzwoniący do Ciebie klienci nie usłyszą sygnału zajętości. W sytuacji, gdy wszyscy Twoi pracownicy prowadziliby rozmowy, kolejna osoba dzwoniąca do Twojej firmy zostanie automatycznie przyporządkowana do kolejki, w której będzie oczekiwać na połączenie z konsultantem. W trakcie oczekiwania dzwoniący posłucha muzyki, a dodatkowo będzie mógł dowiedzieć się, które miejsce w kolejce zajmuje. Co istotne, będziesz mógł samodzielnie ustalić i zautomatyzować, według jakiego klucza konsultanci mają odbierać konkretne połączenia. Zrobisz to nie tylko poprzez przyporządkowanie ich do określonych zespołów, ale również dzięki opcji Strategia Dzwonienia, o której za chwilę opowiem więcej. Pokażę Ci teraz, jak utworzyć kolejkę. Wejdź do kreatora swojego schematu centrali, kliknij zielony plusik w jego lewym górnym rogu i z listy wybierz element kolejka. Konfigurację rozpocznie od ustawień ogólnych. Wprowadź nazwę kolejki, która pozwoli na łatwe rozpoznanie elementów wśród innych ustawionych kolejek. Jeżeli połączenia aktywne lub oczekujące z tej kolejki mają być wyświetlane na stronie głównej w panelu klienta, zaznacz checkbox Pokaż kolejkę na pulpicie. Następnie wpisz numer wewnętrzny. Będzie on potrzebny konsultantom do logowania się do kolejki oraz jeśli zechcesz przekierować połączenie na tą kolejkę. Możesz również dodać prefiks prezentacji. Wpisana w tym polu wartość będzie ukazywać się przed prezentacją numeru osoby dzwoniącej. Funkcja ta ma na celu ułatwienie pracy konsultantom, aby wiedzieli z jakiej kolejki przyszło połączenie. Dla przykładu, po wprowadzeniu w tym polu wartości nowy, konsultantom na aparatach wyświetli się numer dzwoniący poprzedzony słowem nowy. W kolejnym kroku wybierz z listy odpowiednią dla siebie strategię dzwonienia. Jest to sposób w jaki połączenie ma obzwaniać konsultantów. Możesz wybrać spośród sześciu strategii. Wśród nich znajdziesz takie jak na przykład od najskromniejszego konsultanta czy od najstarszego konsultanta. Wybór pierwszej z nich spowoduje, że centralka w pierwszej kolejności będzie kierowała połączenia do konsultanta, który odebrał najmniej połączeń w kolejce. Natomiast w przypadku drugiej ze wspomnianych połączenie zostanie skierowane do konsultanta, który najdłużej czeka na rozmowę z kolejki. Krótki opis wszystkich strategii znajdziesz klikając symbol znaku zapytania. Po zapoznaniu się z opisami wybierz jedną z dostępnych strategii. Jeżeli dzwoniący klient ma trafić do konsultanta, z którym ostatnio rozmawiał, zaznacz checkbox przy najpierw połącz dzwoniącego z konsultantem, z którym ostatnio rozmawiał. Następnie możesz ustalić przez jaki czas ma być przechowywana historia rozmów oraz wskazać czy historia z innych kolejek oraz połączeń wychodzących również ma być rozpatrywana. Jeżeli konsultant, z którym dzwoniący ostatnio rozmawiał jest niedostępny, połączenie będzie kierowane zgodnie z wcześniej wybraną dla kolejki strategią. W kolejnym kroku wybierz zapowiedź powitalną dla klientów. Jest to komunikat, który usłyszy dzwoniący po trafieniu do kolejki. Możesz wybrać z listy wcześniej utworzony komunikat, dodać nowy korzystając z funkcji wirtualnego lektora lub wgrać gotowy plik dźwiękowy. Następnie wybierz powitanie dla konsultantów. Zapowiedź ta poinformuje np. z jakiej kolejki jest połączenie i będzie odtworzona konsultantowi przed połączeniem z osobą dzwoniącą. Tak jak w przypadku zapowiedzi powitalnej dla klientów, tak i tutaj możesz wybrać z listy wcześniej utworzony komunikat, dodać nowy korzystając z funkcji wirtualnego lektora lub wgrać gotowy plik dźwiękowy. Ostatnim elementem, jaki możesz skonfigurować w ramach ogólnych ustawień, jest lista VIP priorytetowa. Osoba dzwoniąca znajdująca się w książce telefonicznej umieszczonej w tej sekcji będzie traktowana jako VIP i przyjmowana jako pierwsza w kolejce. Oznacza to, że do kolejki trafi przed osoby, które oczekują na połączenie, ale nie są wpisane do wydanej książki telefonicznej. Przejdźmy teraz do ustawień zaawansowanych. W pierwszej kolejności możesz dostosować ustawienia czasowe takie jak... Maksymalny czas w kolejce, czyli czas w jakim osoba dzwoniąca będzie w danej kolejce? Po jego upływie osoba dzwoniąca opuści kolejkę i zostanie przekazana do następnego elementu na schemacie? O ile takowy istnieje? Maksymalną ilość oczekujących połączeń, czyli ile osób dzwoniących może oczekiwać na połączenie w kolejce, a osoby ponad limit nie będą do niej przyjmowane? Częstotliwość ponawiania próby połączenia, a wprowadzona w tym polu wartość spowoduje, że centrala będzie ponawiała próbę do dzwonienia się do konsultanta co określony czas? Maksymalny czas dzwonienia do konsultanta, czyli czas dzwonienia na urządzenie lub aplikację konsultanta, odstęp między rozmowami, czyli czas jaki będzie miał konsultant na przykład na sporządzenie notatki z zakończonej rozmowy przed nadejściem kolejnego połączenia. Możesz również zaznaczyć pole Przed rozmową poinformuj konsultanta o czasie oczekiwania strony dzwoniącej, aby konsultant otrzymał zapowiedź informującą o czasie, jaki osoba dzwoniąca spędziła w kolejce. Przejdźmy teraz do ustawień dotyczących przyjmowania do kolejki. Zaznacz tutaj odpowiednie checkboxy zgodnie z Twoimi potrzebami. Zdecyduj czy... Połączenia będą przyjmowane do pustej kolejki. Jeżeli w kolejce nie ma dostępnych konsultantów, centrala może pominąć kolejkę i kierować do dalszego elementu, jeżeli takowy istnieje. W przypadku zaznaczonego checkboxa połączenia zostaną przyjęte do kolejki, nawet jeżeli nie ma w niej wolnych konsultantów. Połączenia będą przekierowywane, gdy kolejka stanie się pusta. W przypadku, gdy dzwoniący oczekuje w kolejce na połączenie, a zdarzy się sytuacja, że nie ma żadnego wolnego konsultanta, centrala automatycznie przekieruje osobę dzwoniącą do kolejnego elementu umieszczonego na schemacie centrali, o ile takowy istnieje. Połączenia będą kierowane na zajęte wewnętrzne. Połączenie będzie kierowane do konsultantów, nawet gdy są oni aktualnie zajęci. Konsultant usłyszy informację w słuchawcy w formie piknięcia, czyli krótkiego sygnału dźwiękowego. Zalecamy jednak wyłączenie tej opcji, aby nie dekoncentrować konsultantów w trakcie prowadzonych. Rozmów. Możesz również zdecydować, co osoba dzwoniąca usłyszy podczas oczekiwania na połączenie. Do wyboru są trzy propozycje. Słucha muzyki na czekanie, słucha muzyki, potem sygnał dzwoniącego telefonu, słyszy sygnał dzwoniącego telefonu. Jeżeli chcesz wgrać do kolejki własną muzykę na czekanie, skontaktuj się z nami mailowo. Przejdźmy dalej. Aby osoba dzwoniąca usłyszała komunikat, które miejsce w kolejce obecnie zajmuje, zaznacz checkbox przy podaj miejsce w kolejce. Dodatkowo możesz ustalić, jaki odstęp między komunikatami ma być zachowany. Dodajmy teraz konsultantów, którzy będą odbierać połączenia z kolejki. Aby dodać numer wewnętrzny lub zewnętrzny, wystarczy kliknąć zielony kwadrat z symbolem plusa obok wybranego numeru. W momencie dodania numeru do kolejki powinien on pojawić się po prawej stronie w sekcji konsultanci powiązani z kolejką. Jeżeli chcesz zmienić kolejność konsultantów, kliknij i przeciągnij numer w pożądane miejsce na liście. Możesz również usunąć go z kolejki klikając krzyżyk. Po skonfigurowaniu powyższych ustawień zapisz je klikając niebieski buton Zapisz ustawienia, a następnie połącz kolejkę z innymi elementami na schemacie. Pamiętaj, aby zapisać zmiany na Twoim schemacie klikając na górnym pasku kreatora symbol check. I to już wszystko.